Zapytanie jednego kierowcy Czy przez to, że nie słyszę na lewe ucho nie mam aparatu słuchowego i zataiłem tą wadę podczas badań do prawa jazdy kategorii B, które przeprowadzałem gdzieś w lipcu poprzedniego roku. Mogę spokojnie jeździć samochodem kategorii B bez obaw, na przykład, że stracę Prawo jazdy. Tutaj widz podaje mi przykład. Gdyby mnie policja zatrzymała i skierowała na badania, badania miałem robione w lecie poprzedniego roku, a prawo jazdy uzyskałem pod koniec września tego roku. Noszą jako jeszcze okulary, krótkowzroczność i czy wady w słuchu nie są przeciwwskazaniem do posiadania prawa jazdy kategorii B. Kiedy nie posiada się aparatu lub innej korekty słuchu? Z góry. Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No, jedno widzę, że widz się nie wysilił, nie obejrzał mojego poprzedniego filmu, jak to się ma, także powtórzę jeszcze raz, od kilku lat prawo jazdy kategorii A, B mogą posiadać nawet osoby zupełnie głuche, prawda, czyli nie słyszy nic, tak jak ja sobie teraz zatkałem uszy i nie słyszę nic, ja natomiast nie widzę żadnego problemu dla tego kierowcy. No, są takie teoretyczne sytuacje, że na przykład korzystałby z aparatu słuchowego, zatrzymuje go policjant, nie widzi stosownego kodu wpisanego do ograniczeń prawa jazdy, no ale aparat jest. No i wtedy na pewno mandat będzie, a sprawa zostanie zgłoszona do wydziału komunikacji celem badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy i jest troszeczkę sytuacja analogiczna, że ma wpisany kod ograniczeń, ale Pan Policjant nie widzi aparatu słuchowego założonego z jednej lub z drugiej strony. No i w zasadzie też ma prawo ci wlepić mandat, i wysłać na badania do WOMP. Także na tym kończę, mówił Darek z Wrocławia, naprawdę normy słuchu, zarówno dla kierowców, amatorów, jak i zawodowy, się obniżyły Przedtem musiałeś słyszeć jak Indianin, prawda, jak, nie powiem, sokole ucho, prawda Natomiast teraz wystarczy, żebyś coś tam słyszał lub nawet nic nie słyszał. No, sytuacja jest też analogiczna, przecież jak sobie puścisz muzykę na full w, w, w samochodzie, to też nic nie słyszysz, co się koło Ciebie dzieje i jakoś jeździsz. Także, zapraszam Cię do komentarza pod tym wideo, szczególnie jeżeli osobą niedosłyszącą lub głuchoniemą jesteś.